tam bo łap, dwa łapki w bóle co mi było bardzo dumny dumny jestem że już nagrywam pierwszy film na waszym kanale na telefonie w chodzi, macie do gry, do gry. No, jak wam się spodobał odcinek, to nie za to będzie zrobić łapki i burę, suplicy idziemy jak robicie suplicy, łapki i bórę, to będzie więcej filmików nagrywanych Czy wywoicie tych zombiaków to? Czy wyprzytacie? No ja to już złapałem hmm. Co widać? Trochę dzisiaj 9000 zł płyci. Nie wcina się uda, albo możemy mieć 9000 zł, 8 bijemy dużo, 9 bijemy dużo. Jeśli mam podobną okulę, to może łatwiej w ogóle moim odcinkom. Moim odcinkom będzie bardzo wesoło. Tylko That's okay. good.